Spokój dobro, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj opowiem wam o dziwnym sygnale, który odebrałem z balonu stratosferycznego, który leciał w kwietniu nad Polską. Ale najpierw czołóweczka. Otóż dany sygnał odebrałem 1 kwietnia na paśmie 70 cm i brzmiał mniej więcej tak. Bardziej doświadczeni widzowie pewnie już wiedzą, że jest to zdjęcie kuli ziemskiej. Ja jednak nie mam takiej wiedzy. Dlatego posiłkowałem się dekoderem sygnału SSTV na Androida. Polecam na przykład robot 36, który jest użyty w tym filmie. Co prawda sam dekoder nie zagwarantuje nam idealnych wyników. Bo tak naprawdę najważniejszy jest sygnał, o który trzeba zadbać. Ja miałem podobnie. Mój pierwszy sygnał był kiepskiej jakości, dlatego zdjęcia nie wyszły najładniejsze. Zresztą sami zobaczcie. Ale po kilku eksperymentach z anteną, z ustawieniem, z położeniem, a także z głośnością udało mi się uzyskać połowę przyzwoitego zdjęcia łazika, a nawet kosmonauty. Tak nagle jak sygnał pojawił się nad moją głową, tak nagle około godziny 14.30 nagle zanik. I to chyba zadanie dla was, dla dociekliwych, dla tych którzy umieją szukać. Poszukajcie proszę i napiszcie w komentarzach co udało wam się ustalić odnośnie tego balonu stratosferycznego. Sam jestem bardzo ciekaw. Chciałem tylko powiedzieć, że o ile balon nadawał ze stratosfery tak naprawdę wcale nie musicie posiadać jakiejś kosmicznej technologii. Odbioru takiego sygnału Wystarczy zwykłe radejko, na przykład Bofeng użyty tutaj na filmie, i coś do zdekodowania tego sygnału, No na przykład ten Robot 36 na Androida, czyli po prostu coś na waszą komórkę, i już możecie spokojnie sięgać nieba, tak. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda w czasie rzeczywistym, to zapraszam. Po prawej stronie będzie Baofeng smagany przez wiatr nie? i przez deszcz opadało a po lewej stronie od razu dekodowany obraz z telefonu